Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny i transportu z Wrocławia i w tym wideo poruszę bardzo ciekawy temat. Czy będą cię badali w WOMP-ie na inne kategorie prawa jazdy niż zabrał ci je sąd, prawda? Pytanie jest o tyle ważne, że jeszcze do niedawna jeżeli sąd zabrał kategorię B, to automatycznie była zabierana i kategoria C Natomiast po zmianie ustawy w zasadzie po nowych interpretacjach ustawy o kierujących pojazdami w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie narozrabiałeś wcześniej Sąd zostawia Ci kategorię C, zostawia kategorię D Zabiera Ci kategorię B No i teoretycznie możesz jeździć możesz pracować Natomiast nie zwalnia Cię to z obowiązku przejścia badań psychologicznych i badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy psychologiczne oczywiście w każdej pracowni psychologii transportu No i zadał mi takie pytanie Pan Robert z Mazowieckiego Robert nie jest prawdziwym imieniem także mam do Pana ważne pytanie i proszę o pomoc i fachową poradę Mam 26 lat Od 5 lat jestem kierowcą zawodowy Natomiast w połowie stycznia 2015 roku zostało mi zatrzymane prawo jazdy, oczywiście z powodu jazdy po użyciu alkoholu. Alkomot wskazał 0,13 w pierwszym pomiarze, no i 0,11 w drugim, czyli to było malejące, ale tak czy owak to jest artykuł 87 paragraf pierwszy kodeksu wykroczeń. Prawomocnym wyrokiem sądu zostało mi zabrane prawo jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 10 miesięcy z wyłączeniem zakazu kategorii CCE. Jestem kierowcą zawodowym. Po prawomocnym wyroku sądu prawo jazdy odebrałem z Wydziału Komunikacji, ale z kategoriami, na które sąd nie dał zakazu, więc z kategorią C, C plus E rozpocząłem pracę. I w chwili obecnej jeżdżą samochodami ciężarowymi, ale mimo wszystko zostałem skierowany przez starostę do WOMP na badania lekarskie i psychologiczne kategoria B, kategoria B, B plus E. Dokładnie oglądam Pana filmy na YouTubie, pragnę powiedzieć, że z alkoholem jak i z innymi używkami nie mam problemu, bo jeżeli chodzi o narkotyki i używki, w ogóle nie, nie, nie, nie, w życiu nie, nie spróbowałem yy, A z alkoholem, jak każdy człowiek spożywam sporadycznie okazjonalnie Wódki nie piję w ogóle, bo nie lubię Nie mam problemu z alkoholem, nigdy nie leczyłem się w poradniach uzależnień Jak również u psychiatry, no dziękuję, życzę dużo zdrowia, dużo dobrego, więcej filmików bo Są bardzo mądre i pożyteczne dla takich ludzi jak moja osoba no w sytuacji, gdy było się lekkomyślnym i wsiadło się za kółko w dniu wczorajszym. Znaczy za kółko wsiadło się nie tyle w dniu wczorajszym, co za kółko się wsiadło jako tak zwany wczorajszy. Pozdrawiam. Sprawa jest bardzo ciekawa, bo, bo tak naprawdę no nie mam wielkiego, wielkich relacji, zbyt wielu relacji z no, tych kierowców, którzy czegoś takiego doświadczyli, a mianowicie doświadczyli czegoś takiego, że, no, że mimo wszystko sąd jakoś ich uznał, że nie byli za bardzo winni i daje im szansę na poprawę. No nie licz na coś takiego, jak miałeś, było ci zabrane prawko już kiedyś w życiu za wódeczkę, czy tam za jakiś inny, inną używkę, i Skierowania do WOMP-u na badania lekarskie idą drugim torem, prawda, czyli dostajesz od starosty skierowanie do psychologa i, i do lekarza WOMP-u, znaczy na badania lekarskie do WOMP-u. I no, mam dwie wiadomości, no, jeżeli cię już lekarz WOMP-u będzie oceniał, to niestety na wszystkie kategorie. Jeżeli cię nie dopuści na kategorię B, to przy okazji też nie dopuści cię na kategorię C. Natomiast, druga wiadomość jest o tyle dobra, że yy, no, nie sądzę, żeby Cię nie dopuścił, prawda? Yy, z prostego powodu, że yy, no, musiało to się stać pierwszy raz, pierwszy raz w życiu, prawda? Yy, czego się obawiam? Obawiam się tego, że mimo wszystko będziesz musiał udokumentować roczny okres abstynencji, prawda? Yy, roczny okres abstynencji. Na no siłą rzeczy tutaj no, rocznego abst okresu abstynencji no, trudno udokumentować. Jak prawo jazdy zostało zabrane na yy, 10 miesięcy, yy, zabrane zostało w styczniu, teraz jest marzec. No, zakładam, że dzisiaj byś zaczął się brać za tą abstynencję, prawda? No to wychodzi ci ma yy, marzec yy, przyszłego roku. I szczerze mówiąc, liczę tutaj na relacje osób podobnych jak mój widz. Jak te dane WOMPy postępują, prawda? No szczerze mówiąc nie wiem Wydaje mi się, że byłbym optymistyczny, jeżeli chodzi o wynik natomiast mimo wszystko poszedłbym do jakiejś poradni terapeutycznej, przedstawił sprawę i zaczął ten okres abstynencji dokumentować na wszelki wypadek No, no głupio by było, gdyby gdyby idąc do WOMP-u no zabierają Ci nagle wszystkie kategorie, czyli jak, jakby to powiedzieć, w sądzie Ci się udało, a w WOMP-ie nie udało. Także na tym kończę. Jeszcze raz zapraszam do komentarza tego filmiku. Sytuacja taka, że zostawiają Ci kategorie wyższe, zabierają niższe, no, jest w sumie dla mnie nowa. Jest w sumie dla mnie nowa i nie za bardzo wiem, jakie są poglądy womp a w zasadzie jaka pragmatyka wąpów w tej sprawie, w sprawie badań lekarskich Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo